Dodaj liczby 3 i 1 ósma, 3 czwarte oraz minus –2 i 1 szósta. Dodajmy najpierw dwie pierwsze, bo to liczby dodatnie. Narysuję oś liczbową. To jest oś liczbowa. Pomoże mi to wyjaśnić. Najpierw 3 i 1 ósma. Niech tu będzie 0 i dalej 1, 2, 3 i 4. 3 i 1 ósma będzie w tym miejscu. Pozwólcie, że zaznaczę wartość bezwzględną. 3 1 ósma to jest to wszystko na prawo od zera. To jest dokładnie ten odcinek. Długość tej strzałki wynosi 3 i 1 8. Kiedy mam do czynienia z takimi ułamkami zwykle przekształcam je w ułamki niewłaściwe bo bardzo ułatwia to ich dodawanie, odejmowanie czy mnożenie. Zatem 3 i 1 ósma to dokładnie to samo, co 8 razy 3 dodać 1, czyli 25 ósmych. To jest to samo, co 3 i 1 ósma. Mówiąc inaczej, 3 to 24 ósme plus 1 to 25 ósmych. Pierwsza liczba gotowa. Do tego dodamy drugą liczbę, 3 czwarte. Dorysuję do naszego odcinka dalsze 3 czwarte. Trudno się rysuje te strzałki. Dorysuję dalsze 3 czwarte w prawo. Długość tego odcinka wynosi 3 czwarte. Napiszę plus 3 czwarte. Jaką wartość wskazuje strzałka? Obie liczby są dodatnie, więc po prostu je dodamy. Znajdźmy tylko wspólny mianownik. Mamy 25 ósmych. Dodać 3 czwarte, czyli… Najmniejszy wspólny mianownik dla 4 i 8 to 8, więc tu będzie 8. Pomnożyliśmy mianownik przez 2, więc to samo robimy z licznikiem. Zatem 3 czwarte równa się 6 ósmych. 25 ósmych dodać 6 ósmych równa się 31 ósmych. Czyli koniec strzałki wskazuje teraz wartość 31 ósmych to. I wszystko się zgadza, ponieważ 32 ósme to równo 4 a 31 ósmych to trochę mniej niż 4. Długość całego tego odcinka, czyli wartość bezwzględna naszej liczby wynosi 31 ósmych. Nieco mniej niż 4. Gdyby zapisać ją w postaci liczby mieszanej, wyszłoby ile? 3 i 7 ósmych. Zatem ten odcinek to 31 jeden ósmych suma tych dwóch liczb. Teraz do tego mamy dodać minus 2 i jedną szóstą. Mamy dodać liczbę ujemną. Zastanówmy się, jak taka liczba wyglądałaby na naszej osi. Wybiorę nowy kolor, może różowy. Minus 2 i 1 szósta. Mamy więc odjąć, a właściwie dodać minus 1, kolejne minus 1 i jeszcze minus 1 szóstą. Narysuję to. Minus 2 i 1 szósta to taki odcinek. Powinien mieć strzałkę po lewej stronie. To jest minus 2 i 1 szósta. Zauważmy, że strzałka skierowana jest w lewo. Gdybyśmy mieli umieścić tę liczbę na osi, narysowalibyśmy ją na lewo od zera. Dlatego właśnie gdy dodajemy ujemne liczby, przesuwamy się na osi w lewo. Wynikiem tego działania będzie liczba, której wartość bezwzględna to ten odcinek. Odcinek znajduje się na prawo od zera, zatem będzie to liczba dodatnia. Zastanówmy się, czym jest ten odcinek stanowiący nasz wynik. To różnica między 31 ósmych, a 2 i 1 szósta. Jest to różnica o wartości dodatniej, bo wyjściowa liczba dodatnia była większa od wyjściowej liczby ujemnej. Obliczmy to. Ten pomarańczowy odcinek to będzie 31 ósmych… minus 2 i 1 szósta. Ale 2 i 1 to jest to samo, co 6 razy 2 plus 1, czyli 13 szóstych. Minus 13 szóstych równa się… Znajdźmy wspólny mianownik. Wychodzi mi, że to będzie 24. Jeszcze raz. Ten odcinek to 31 ósmych, a ten to 13 szóstych. 31 ósmych równa się… mianownik mnożę przez 3, więc licznik także… 31 razy 3 to 93. Aby uzyskać 24 z 6, muszę pomnożyć przez 4… Zmienię kolor. Muszę pomnożyć przez 4, więc licznik także… 4 razy 13… 4 razy 10 to 40, 4 razy 3 to 12, więc mamy 52. To jest równe 93 minus 52, 24, czyli 93 minus 52, 3 odjąć 2 to 1, 9 odjąć 5 to 4, czyli 41, 24. To liczba dodatnia. Co wynika z naszej osi liczbowej. To jest 41/24. Jest trochę mniejsza niż 2, ponieważ 2 to by było 48/24.